Cześć, to jest Ula Ula ma 17 miesięcy Jest bardzo radosną dziewczynką. Rączki Uli wyglądają inaczej niż nasze rączki. Chwycenie czegokolwiek stanowi problem. Niestety choruje na symptom synanilensa. Jest to wyjątkowo rzadka choroba na świecie. Choruje na nie mniej niż 30 osób. Bardzo chcemy pomóc małej Uli. Musimy zebrać pieniądze na jej operację jak najszybciej. Ula powinna być operowana jeszcze w tym roku. Zanim skończy dwa latka. Jest to jedna z wielu bardzo kosztownych operacji, którą będzie musiała przejść. <grymne> Zaślij skarbonkę uli. Przybij piątkę razem z nami.